Kurwa, ale miałem panie, ciężki panie, dzień w Pelcy. Najcieńszy trend relaxy w tym pierdolonym brodelu. Panie mają, panie, sztywne jak w karawanie Na początku tej meliny. Ciała barmanka, pole mi jednego panie, drina. Uch, oh, kurwa, dziś kurwa ci wyjebał, chyba pilo nie zajębał. Dzisiaj nie widzimy, bo trzeba babimy, dzisiaj nie widzimy. I nocki obrócimy, dzisiaj nie widzimy. Słuchaj, ma Chcesz się szybko sobie poruchać. Chodź za mną do pokoju. Przejdźmy, kurwa. Przejdźmy, kurwa, kurwa. O kurwa. O kurwa. Przejdźmy. Przejdźmy. Kurwa, o ja pierdolę, wiesz Malenka, no ja taki ciepki w pracy, a teraz to suka bajlam, Weź mnie kurwa, nie dotykaj. Dobra kurwa, już nie będę. się tak na chuju to wisiała no bawimy, dzisiaj lecimy I noski dzisiaj mało dzisiaj lecimy Dobra, mówiłam coś wypierdalaj. no bawimy, dzisiaj lecimy I noski dzisiaj nie mało Oj zobaczcie dzisko co tu się za kilka godzin stanie? Za to co zrobiłaś? Ta chuja obciągniesz szefowi zamacaninie. Marmanka, weź mi kurwa pole jeszcze jednego drinka na koniec. Nie chcę ci nic mówić, ale to coś się stanie za kilka godzin. Ale teraz wciągnie. O oh, kurwa, dobra, Wilson, dobra, dobrze. Ja pierdalamelo. My Kurwa ale jestem zły. Muszę sobie bongo zajebać. O kurwa. Ja pierdolę Kurwa O kurwa Ja pierdolę ja, ja, Kurwa Dobra kurwa Dobra przyjedziemy kurwa w tej sprawie To co kurwa jedziemy To jedziemy w tamto miejsce. Kurwa ja jestem, ja jestem nadal na tą dziwkę Ja pierdolę muszę zajarać Ale dobry cygar kurwa, czy to kamer złoty? Ja pierdolę Brakowało mi tego kurwa a palujemy ostatni raz gimnazjum, kurwa. To dopiero boj No elo kurwa Siema Masz tu se cygarka, zapal se go. Dzięki No to o co chodzi, że takie ważne? No taka kurwa jebana w burdelu mnie wychujeła, kiedy ja sobie ruchałem na spokojnie Serio? No kurwa w bym cię nie robił I co, chcesz się zemścić na nich? Też mam strzelać? Nie, tylko mnie tam podwieźli, to tam tego kurwa burdelu No dobra, to wsiadaj Bo ten jebany vanilla unicorn Oh, kurwa, jaki dobry cyga, ja pierdolę. Oh, kurwa. Oj, kurwa, żeby ci się to udało. Spokojnie, spokojnie, są na to przygotowany. No nic, powodzenia. Niech Allah będzie z tobą. Allah jest zawsze ze mną. Ty kurwa moja banda, kurwa! Oh kurwa! Na tyniu, jest masakra jak w Katyniu. Jutra może nie być, więc bawię się za dwóch biały wąszczony water. O kurwa, nie, kurwa, kurwa. Jutra może nie być, wszystko może z naszych rzeczy. Nie żałował i palę na dziury Jutra może nie być, więc bawię się za dwóch, biały wąż, Johnny Walker i skąd osa bóg. Jutra może nie być, wszystko może zdarzyć się, więc nie będę się żałował i balę na dziurę. Niech polewać już zaczyna po koniaku do ataku Pęknie z raka, ci dzieciaku, zaraz ci posypieniunia, bo wyglądasz już jak mumia, nie zamulaj przemyśl pani Banisette jara jaraj hasz Sąsiad krzyczy kurwa mać, dajcie mi Chyba czas na mnie kurwa Za bi dziadzie, tutaj każdy jest co ja kurwa zrobiłem z dawno wyjewali Więc uważaj, bo że idziemy Idzie kurwa rozszarpiemy Nie ma sąsiad